Rozwiążmy kilka przykładów, używając prawa rozdzielności. Prawo rozdzielności mnożenia względem dodawania mówi, że jeśli mamy a razy w nawiasie b dodać c, to mnożymy a razy obie te liczby. Będzie to tyle, co a razy b dodać a razy c. Nie jest to a razy b dodać c. I to ma sens. Podam przykład. Gdybym powiedział 5 razy 3, dodać 7. Gdybyście mieli rozwiązać to używając kolejności działań, powiedzielibyście, że to jest 5 razy 10. To 5 razy 10, co daje nam 50. Wiemy, że to jest właściwa odpowiedź. Używając prawa rozdzielności, które mówi nam, że będzie równało się to tyle, co 5 razy 3, to 15, dodać 5 razy 7, czyli 35 a 15 dodać 35 jest na pewno 50. Gdybyście pomnożyli tylko 5 razy 3, otrzymalibyście 15 i wtedy dodać 7 uzyskalibyście zły wynik. Musicie pomnożyć 5 razy obie te liczby w nawiasach. Mnożycie bowiem sumę tych liczb. Zastosujmy to w przykładowych działaniach. Zróbmy A. Mamy 1 drugą razy X odjąć Y odjąć 4. Mnożymy 1 drugą razy T2 będzie to 1, 2x, odjąć 1, 2y, odjąć 4. Gotowe. Zróbmy c. Mamy 6, dodać x, odjąć 5, dodać 7. Tutaj właściwie nie ma możliwości zastosowania prawa rozdzielności. Możemy właściwie tylko usunąć nawiasy. 6, dodać to, to jest to samo co 6, dodać x minus 5, dodać 7. Moglibyśmy popatrzeć na to, jako na 6 dodać to tutaj to jest 2, zgadza się. Minus 5 dodać 7 równa się 2, 2 dodać 6 równa się 8, tak więc to będzie 8 dodać x. W porządku. To był przykład C. Zróbmy e. Mamy 4 razy m dodać 7, odjąć 6 razy 4 odjąć m. Zastosujmy prawo rozdzielności. 4 razy m równa się 4m, dodać 4 razy 7, a to 28. Możemy wykonać to na dwa sposoby. Odjąć. 6 razy 4 równa się 24. 6 razy minus m równa się minus 6m. Zobaczcie, mogłem powiedzieć razy minus 6 i mieć znak dodatni tutaj, ale robię to w dwóch etapach. Najpierw obliczam 6, a potem obliczam minus 1. W ten sposób będzie 4m dodać 28 i potem rozdzielacie znak ujemny. Można to określić jako minus 1 razy to wszystko. Minus 1 razy 24 równa się minus 24. Minus 1 razy minus 6m równa się 6m. Teraz dodajemy m. 4m dodać 6m równa się 10m. Na koniec liczby całkowite. 28 odjąć 24 to 4. 4. Przejdźmy niżej. Użyj prawa rozdzielności, aby uprościć następujące ułamki. Pierwszy przykład to 8x dodać 12 przez 4. Powodem dla którego mówimy o prawie rozdzielności jest konieczność podzielenia tego wszystkiego przez 4. Żeby podzielić to przez 4, musimy podzielić każdą tą rzecz przez 4. To to samo, co mnożenie 1/4 razy 8x dodać 12. Te dwie rzeczy są identyczne. Tutaj dzielicie każdą przez 4, tutaj mnożycie każdą przez 1 czwartą. To jest to samo, co 8x przez 4 dodać 12 przez 4. Jest to swego rodzaju obliczanie przykładów na dodawanie ułamków na odwrót. Wtedy 8 podzielone przez 4 to będzie 2x dodać 3. Możemy to zrobić inaczej. 1 czwarta razy 8x równa się 2x. Dodać. 1 czwarta razy 12 równa się 3. W każdym przypadku mamy ten sam wynik. Przykład C. Mamy 11x dodać 12 przez 2. Możemy powiedzieć, że to jest dokładnie to samo co 11 przez 2x. Lub 11x przez 2 innym sposobem. Dodać 12 przez 2, czyli dodać 6. Zróbmy przykład E. Wygląda interesująco. Mamy minus z przodu i potem mamy 6z odjąć 2 przez 3. Możemy to zrobić tak. To równa się minus 1 trzecia razy 6z odjąć 2. Te dwie rzeczy są takie same. To jest minus 1 trzecia. Możemy wyobrazić sobie 1 w tym miejscu, minus 1 trzecia razy 6z odjąć 2. W ten sposób stosujemy prawo rozdzielności. Minus 1 trzecia razy 6z równa się minus 2z. Wówczas minus 1 trzecia razy minus 2 znaki ujemne się upraszczają. Otrzymujemy 2 trzecie. Gotowe.